Nie jesteś alkoholikiem, a wymagają terapii odwykowej, czyli jak możesz udowodnić, że nie jesteś wielbłądem? No i sytuacja jest bardzo trudna, bo przyzwolenie na jazdę po pijaku nie jest zbyt duże w społeczeństwie No i jeszcze trudniejsza jest dla Ciebie, jeżeli jako kierowca zostałeś złapany skierowany na badania do WOM, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a tam z uporem maniaka wymagają od Ciebie udokumentowania rocznej abstynencji ale Ty tak naprawdę od alkoholu w ogóle nie jesteś uzależniony. Czyli w sumie żadnej terapii odwykowej lub leczenia nie wymagasz, złapanie przez policję było incydentalne, najczęściej jest to tak zwany wczorajszy, poniedziałek rano, akcja trzeźwy poranek, badają Cię policjanci tam na jakichś światłach, tendencja oczywiście pomiaru w alkomacie opadająca, za 15 minut w zasadzie nie byłoby żadnych problemów, bo wszystko już spadło poniżej normy. Natomiast podczas badań w WOMP-ie sytuację często pogarsza fakt, że jest wiele symptomów mogących świadczyć o chorobie alkoholowej, ale związanych z innymi schorzeniami. I myślę tu szczególnie o podwyższonych enzymach wątrobowych, tzw. próbach wątrobowych, nadciśnieniu tętniczym, czy jakichkolwiek innych stwierdzonych przez lekarza z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. I co możesz zrobić w takiej sytuacji? No, tradycyjnie zacznę od przepisów prawnych badań kierowców i jest tam taki załącznik numer 4 pod tytułem szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie i między innymi objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Czyli zwróć uwagę na terminologię, że jest i uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, co nie musi świadczyć o uzależnieniu. Przechodzimy do takiego ustępu siódmego I w przypadku stwierdzenia uzależnienia do alkoholu lub posłuchaj teraz dokładnie lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Czyli powtórnie zwróć uwagę na to, że jak Cię złapano za jazdę pod wpływem alkoholu, nawet jak nie jesteś uzależniony, to nastąpiła sytuacja, że nie mogłeś, czy nie powstrzymałeś się od picia i kierowałeś pojazdem. No, bo każdy normalny człowiek teoretycznie wie, że jak wypijesz to, jak to mówią, piłeś, nie jedź, prawda? Czyli w tym momencie lekarz może spokojnie Ci wydać orzeczenie negatywne, bo paragraf już na to jest, człowieka, czyli Ciebie też dano, no i tylko pozostaje ta smutna rola lekarza. Jeżeli natomiast złapano Cię po raz kolejny, to nie wytłumaczysz jakimś przypadkiem, jakimś tam nie wiadomo czym, no lekarz musiałby być bardzo naiwny, aby w to uwierzyć, natomiast wobec Ciebie jest to naoczny dowód, korpus delicti, że jeździsz po alkoholu nieco częściej no i dlatego z reguły za recydywę orzeczenia są negatywne i nie ma tutaj żadnej litości, ale co się wtedy dzieje jak już Cię złapano po raz kolejny i wtedy zaczynają Cię po prostu traktować jako uzależnionego czyli tenże lekarz z WOMP ma prawo a nawet obowiązek wymagać udokumentowania rocznej abstynencji, terapii, czy jakichś innych kontrolnych badań u tych lekarzy czy terapeutów. Natomiast w ustępie 8 przeczytasz, że w przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających, podobnie do alkoholu, są to różne sprawy, tam środki narkotyczne, można, powtarzam jeszcze raz, można wobec siebie orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli udokumentujesz co najmniej roczny okres abstynencji, przedstawisz opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe które potwierdza leczenie i utrzymywanie przez Ciebie abstynencji no oraz przeprowadzanie regularnych, kontrolnych badań lekarskich Czyli wynika z tego, że nie za bardzo wystarczy, że pójdziesz raz tam do jakiejś poradni i sobie tam odsłuchasz, co Ci ludzie mają do powiedzenia Tylko masz pojawiać się tam od czasu do czasu, bo inaczej po prostu nie wystawią Ci zaświadczenia, że przeprowadzasz regularne, kontrolne badania lekarskie Natomiast, co masz zrobić, jeżeli nie jesteś alkoholikiem, złapano Cię po raz pierwszy, wiesz w głębi ducha, że no, sprawa się stała przypadkowo, zostałeś jakoś zmuszony do okazjonalnego wypicia, natomiast w WOMP-ie lekarze chcą udokumentowania leczenia odwykowego, które tak naprawdę Ci nie jest potrzebne, bo nie masz jakiegokolwiek przypusu yy, picia alkoholu. No, poprosiłbym lekarza w zasadzie najlepiej lekarza prywatnego, a zaświadczenie, w którym wyraźnie on napisze, że nie zachodzi u Ciebie sytuacja z ustępu siódmego załącznika numer 4, o którym wcześniej wspomniałem, czyli nie stwierdza się u Ciebie uzależnienia od alkoholu oraz niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem. Prawda? Czyli jeżeli wypijesz to wiesz, że nie masz prawa pod żadnym pozorem wsiąść do samochodu i żeby, jak to mówią, skały srały, idziesz sobie grzecznie spać, czy znajdujesz sobie kierowcę, ale do auta pod żadnym pozorem nie wsiadasz. I czy to pomoże w praktyce wąpowskiej? Tak szczerze, nie jestem do końca tego pewien. Każdy lekarz, w tym lekarz wam bierze wiele innych składników czy czynników Twojego stanu zdrowia pod uwagę, no ale przynajmniej będzie miał jakieś poprawne, z formalnego punktu widzenia zaświadczenie, które może mu jakoś ułatwić decyzję. Zwróć uwagę na to, że później jest napisane, nawet w przypadku tej udokumentowanej abstynencji, że lekarz może Powtarzam jeszcze raz, może, co wcale nie oznacza, że on Cię musi do czegokolwiek dopuścić. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. No, jeżeli to wideo Ci w czymś pomogło, daj oczywiście, daj lajka, daj kciuka, podziel się na Facebooku, jeżeli miałeś jakiś podobny przypadek, no, że tak powiem, potrzeby udokumentowania rocznego okresu abstynencji, leczenia odwykowego, czy tam jakiejś terapii. Napisz to o tym w tym wideo. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. W zasadzie morał jeden, prawda? Czy chcesz, czy nie chcesz? Wypiłeś, nie jedź. Piłeś, nie jedź, prawda? Od lat to się powtarza. Wierz mi, Potem dostaje jakieś dziwne maile Ludzie są po prostu oburzeni, że tam dostali negatywne, że dostali terminowe prawo jazdy, że żądają tego, owego, siantego terapii. Natomiast, no, zawsze, jeżeli wsiadłeś po pijaku po jakimś alkoholu do samochodu, będziesz traktowany jako ten zły, nikt Cię tam specjalnie nie będzie żałował, w wszelakiej maści odwołania mają małe szanse zmiany czegokolwiek, prawda? bo co tam Ci za różnica, czy jak miałeś negat, to zostaniesz skierowany powiedzmy do Instytutu i zapłacisz jeszcze kilkaset złotych i to samo orzeczenie negatywne Ci po prostu ktoś tam inny utrzyma. Także bye bye. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.